radości to zapomniałam, że hijab trzeba założyć i wyskoczyłam z samochodu bez. No wiecie, no narty w Iranie, przydałby się jakiś narciarz, nie? No nie pojeżdżę na tych nartach, bo są zrobane tak, że się w chwalę nie wyjdzie. Ja nawet nie wiem, jak to mam powiedzieć. to zapomniałam, że hijab trzeba założyć i wyskoczyłam z samochodu bez I dopiero jak widziałam spojrzenia osób, to sobie myślę, uuu, coś nie tak. Niedźwiedź jest taki szczęśliwy, bo dojechaliśmy i będzie mógł jeździć na nardach. Nie spodziewaliśmy się tego w Iranie, to nie było w planach. Ale co tam, my to jeździmy spontanicznie, więc będzie jazda na nardach w Iranie. znowu tutaj nie ma się gdzie zatrzymać. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy gdzieś na dziko spali, więc jest hotel jeden i spytamy się, czy możemy spać na parkingu. W co ma być minus 10, by Bo się pytał, czy mamy coolant, anti-freeze. Damy radę, damy radę. Czyli milion... Za 24 godziny. A to normalny dolary, tak? Normalny entrance jest tylko 400. Aha, ja, normalny entrance przy 400. Ta, ale jak chcemy być 24-7, to... Milion. Ta tu sporo, nie Nie jest na razie nic, nie jest w funtach albo w dolarach whatever Na 3 dolary. Jest chance of skiing, jest chance of renting the equipment. No i tutaj pięknie żeśmy się rozłożyli na parkingu i zaraz będziemy gotować. Tam jest jakaś rodzinka, która sobie ma piknik Szałasy można sobie wynająć i tutaj przenocować a już na pewno można sobie zrobić w nich piknik i w ogóle podoba nam się strasznie w Iranie to podobnie jak w Turcji że jest ta kultura piknikowania rozkładające dywany i heja o tu nawet w jednym są w środku państwo i sobie robią piknik Salam, salam, <laughs> thank you so much. Salam, oh, mamy grill. Super, fajne to jest, nie? Ok. Bardzo fajne. My jesteśmy from Lahestan. Lahestan. Uh -huh. Aha. Okay, okay. ok, Enjoy, have a nice day. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Merci. Dobre, Dobre. Mm. Mm. No powiem Wam, że z głodu by tutaj w Iranie nie umarł. blogerki, vlogerki, youtuberki. Słuchajcie, stoję tu już chyba z 10 minut, czekam, żeby chociaż jeden narciarz przejechał i żeby mogła nagrać, no wiecie, no narty w Iranie, przydałby się jakiś narciarz, nie? Thank you. To ja mam tu... ciągle widownie, proszę. bardzo. Picture. <laughs> picture. picture. teraz Nie ma czasu na gotowanie, bo trzeba robić picture. Lachestan. Oh. Teraz obowiązkowo... Dziękuję. Thank you. We don't. We don't. <laughs> Obowiązkowa no, sesja dnieściowa. No, okay. We will make a photo. Tell me when you're ready. And this is And amazing what you're me. doing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Very kind oh. of you. We really like it. you. <laughs> Okay. Of course, I have okay. Instagram page. Perfect. Yes, I will show you round. But thank you so much. So, what is this? Is this you dry? Yes, um, it's a dry, uh, and then you cook. Uh, maybe yes. Maybe yes. <laughs> I don't know. My I mother, mother cooks. Cook. <laughs> <laughs> <laughs> no, I'm just studying. Put shumigiri juice in the sauce. Weh, bo go to baghadi ye puse bolan dar e bad dumadunamikoni. Bagel, <laughs> bagel, uh -huh. mm -hmm. yes. It's <laughs> like, a don't we it. It's like fruits. Uh -huh. We boil <laughs> it and uh, wash, wash, wash, wash, wash it. Uh -huh. Then uh, we uh, cook it with some water. Yes. And it's very famous, especially in Shiraz and uh, ah. somewhere to love it. Okay. Yeah, we have plenty. Thank you. <laughs> thank yes, okay. we have plenty. No, długo żeśmy tutaj nie zabawili, bo zaczęliśmy, ja nawet nie wiem, jak to mam powiedzieć, jak ja oglądam innych ludzi i opowiadałem takie rzeczy, co sobie myślę, Boże, rany boskie, co to za jakiś ludzie nieogarnięci w ogóle. Um, więc od początku powiem tak, wizy są na 30 dni, prawda? No, i my wjechaliśmy 22, więc teoretycznie 22 kolejnego miesiąca wiza traci ważność i dzisiaj jest 18, więc tej wizy nie można przedłużyć za wcześnie, bo jak przyjdziesz za wcześnie do biura, to oni mówią, że za wcześnie przyszedłeś, musisz przyjść dzień, maksymalnie dwa dni przed ukończeniem tej wizy, ale nie możesz przyjść po tym, jak już ona straciła ważność. A właśnie sprawdziliśmy nasze dokumenty i my mamy wizę, nie wiem z jakiego powodu, na 27 dni. Więc ona traci ważność dziś. Więc zbieramy namiot, jedziemy przenocować Wiswa-Han, tak żeby jutro rano być pierwszym petentem w biurze. I będziemy zgrywać głupka, że um, nie wiem co powiemy, że tak nam kazali przyjść że będziemy udawać, że nasza wiza ma 30. Nie mam zielonego odpowiedzi. Będziemy cały czas mówić, że nic nie rozumiemy. I mamy nadzieję, że wszystko załatwimy. Tak? Zmarzły. Zmarzły się już w ręce. Ja widziałam po tych kałużach, po tym roztopionym śniegu, że mu zamarzło wszystko. Początkowo, jak żeśmy przyjechali to pan mówi Where are you from? Lachestan. Oh no, mówi Lachestan cannot extend visa. Dlaczego nie? A pan mówi O nie, wasza drużyna siatki jest za dobra i nie chcemy przedłużyć. Ale to oczywiście był żart. Udało się, dostaliśmy wizy na dodatkowe dwa miesiące co kosztowało nas 3 dolary, możecie uwierzyć 3 dolary Mruz, tamu. Salobio, dar chedmatanasy. Mamy... Mamy... Mamy... Mamy... Mamy... tomorrow. Eight morning. Morning. Mamy... Huh? So, so, to. Yes, but can, can he choose today and pick up tomorrow? No. No. no. Okay. Okay, yeah. No nie pojeżdżę na tych nawet, tak, bo są zrobane tak, że się w parę nie wyjeżdżą. Jak nawet i majkę. Nie wiem. А, oh, слышно. She was about 60 i was seven so i was i adjusted a lot easier than she did after she graduated she moved back she loved it here and then i never thought i would move back and then this year i came and just visited for four months with my parents and i just fell in love i was like i just want to come here and i wanted to move out of canada for a bit so i was like why not honestly we'll try it for a bit yeah. and then if i don't like it i'll move away again but God, yeah, <laughs> yeah, I know. I love that you guys love it here too. That's so cool. No, I mean it's fantastic. Yeah, I know. It's crazy. A lot of it people is. don't know about it. but I thought Iran is a bloody desert. I know, I know. It's crazy. You guys should And also it's go more to it listen. than that. Yeah, a lot more to it. You guys should right. definitely visit the south. No, no, okay. we're going to south. But first, okay. we came skiing. Oh, I know. They're very welcoming. They're very, welcoming. Oh, yeah. they're very yes. warm people. No, and that's what I... So you are not? Uh, because you... <laughs> you are <laughs> <like> they are! <laughs> <laughs> I know, I came... I came no, north, you live in but... Canada, so you know. <laughs> yeah, a lot of... There's a lot of Persians in Canada too, but... Honestly, it's a lot more colder people there. It's just... I don't know if it's the weather uh, or what it know. is. But no seriously, I don't know. no idea. Yeah. I love it. I just... I fell... Above. And it's crazy. You guys are sitting here for another month or two? Crazy. Yeah, I love that. Yeah, I love seeing people come from like other places in the world and seeing Iran. Seeing no, what it's actually. I've about. always like, wanted to come to Iran. Yeah. check it out. Because like people have so many judgments about it. Yeah, I mean the in news which, yeah. and the real life so two different. different worlds. Exactly. <laughs> like when I was telling people I'm moving back to like, a lot of people were like, "Isn't there like war there?" And I was like, oh <laughs> <Exactly>. my god. <laughs> Tak, <laughs> tak, <Yeah>, literally. <laughs> This is jest my brother said. brat powiedział. To jest takie To No, takie To jest Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. you, you No Tak. <laughs> Mówiłem, wziąć swoje, kurwa. Ja nie mówiłam, nie bierz. No nie. No ID, no deposit, nothing. And how much did it cost? One sixty. Per one day. Mhm. Siedź there. one day skippers one day skippers są to winy, mi, bolewasz Mercy. Ja nic nie potrafię gadać. No tak jak powiedziałeś zieleniec to nie jest. No zieleniec to to nie jest. No nogę. To jest najmniejszy wagonik w jakim kiedykolwiek byłam. to ten koniec z wagonika. On siedzi naprzeciwko. Ja siedzę naprzeciwko na ławeczce, tak na ścisk. Dwie chude osoby to się zmieszczą, ale tylko dwie chude osoby na ścisk, więc teoretycznie jest to na cztery osoby wagonik. Ale tyczki pozostawiali dzieciakom, chyba. wtedy otworzysz, jak będziesz tam... You're on your own, <laughs> there is absolutely nobody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 No idę, idę! O, jak ładnie! O, super.